Witajcie! W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić scenę do ujęć, które widzieliście w moim poprzednim filmiku. W Unrealu klikamy nowy folder. Tworzymy całkiem pusty level. Bez światła, bez chmur, bez ziemi, zupełnie nic. Pamiętajcie, zawsze gdy stworzycie nowy level, zanim zaczniecie na nim pracować, zapiszcie go. My jednak, zanim zapiszemy, zrobimy sobie nowy folder, w którym będziemy zapisywać nasz projekt. Klikamy Content Driver, w zakładce Content klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy z listy New Folder. Zmieniamy jego nazwę. Ja nazwę go Cosmos. Teraz zapisujemy nasz level. Klikamy ikonę karty pamięci w lewym górnym rogu programu. Otwiera nam się okno Save Level Up i tu wyszukujemy nasz folder. Zakładka Content, Folder Kosmos. Klikamy na niego dwukrotnie i na dole okna w polu Name wpisujemy nazwę naszego projektu. Nazwę go tak samo jak folder, czyli kosmos. Klikamy save. W tym momencie określiliśmy ścieżkę zapisu naszego levelu do wybranego przez nas folderu. Stworzyła nam się mapa naszego levelu. Teraz za każdym razem, jak będziemy chcieli pracować na tym projekcie, to po uruchomieniu Unreela szukamy w zakładce content utworzony przez nas folder i wchodzimy w niego. Widzimy zapis naszej mapy. Dwukrotnie klikamy w mapę i program otworzy nam wybrany przez nas level. Jednak wróćmy do projektu. Tak więc, zanim zaczniemy, pobieramy plugin Modeling Tools Editor Mode. Jeżeli nie macie jeszcze tego pluginu, zaznaczcie go i zrestartujcie program. Przechodzimy do trybu Modeling i wybieramy sferę. W polu Radius wpisujemy 1 milion. Mm. Tutaj wybieramy Last Long. Horizontal i Vertical ustawiamy na 200. Upewniamy się, że mamy wycentrowany obiekt. Kamy Komplik. Nie widzimy naszej sfery, ale uwierzmy, ona tam jest, tylko jest ogromna, dlatego jej nie widać. Przechodzimy do trybu Select Mode. Spit Kamery ustawiamy na 8, a poniżej Kamera Speed Scalar na 200. Teraz oddalamy się od naszej sfery. Lewy przycisk myszy i na klawiaturze wciskamy S. Całkiem sprawnie nam to poszło. Przybliżmy się troszkę. Lewy przycisk myszy i W na klawiaturze. Poruszamy się tak, jakbyśmy grali w grę komputerową. Stawiamy naszą sferę w odpowiedniej odległości i zmieniamy jej nazwę na Ziemia. Żeby zmienić nazwę obiektu, zaznaczamy obiekt i klikamy F2 na klawiaturze. W zakładce Transform skalę zmieniamy na 200 na wszystkich osiach i jeszcze raz oddalamy się od naszej sfery. Teraz jest ona naprawdę ogromna. Minęła dłuższa chwilka, ale już widzimy naszą ziemię. Zauważ, chociaż mamy speed kamery bardzo wysoko ustawiony, oddalamy się bardzo powoli. Ona jest naprawdę ogromna. Wstawiamy ziemię mniej więcej w takiej odległości i zapisujemy projekt. Klikamy w Content, Save All i klikamy Save Selected. W prawej stronie ekranu w zakładce Outliner klikamy naszą ziemię i duplikujemy ją. Aby zduplikować obiekt klikamy na klawiaturze CTRL-D. Nowy obiekt nazywamy chmury. Zmieniamy skalę na wszystkich jego osiach na 201, ponieważ chcemy, żeby chmury unosiły się nad naszą ziemią. Wracamy z powrotem na naszą ziemię i wyłączamy widoczność chmur. Ponownie duplikujemy ziemię, i zmieniamy jej nazwę na atmosfera. Zmieniamy skalę wszystkich osi na 202, aby atmosfera unosiła się ponad chmurami. Wyłączamy widoczność atmosfery i ponownie zaznaczamy Ziemię. I ją duplikujemy. Możemy to również zrobić klikając prawy przycisk myszy na naszym obiekcie i wybierając listy Edit w Jednak skrót klawiszowy CTRLD jest szybszym sposobem. Nasz nowy obiekt nazywamy Księżyc. Jego skalę na wszystkich osiach ustawiamy na 30 i łapiąc zastrzałki przesuwamy w górny ruch naszej sceny. Jak zauważyliście mam tu jeszcze jeden obiekt, gwiazdy. Niestety w momencie gdy go tworzyłam OBS przestał nagrywać, ale już wiecie jak to zrobić. Zduplikujcie Ziemię i nazwijcie Sferę Gwiazdy. Teraz w zakładce Content na dole programu wchodzimy w nasz folder i tworzymy w nim nowy folder nazywając go Ziemia. Dwukrotnie klikamy i wchodzimy w niego. Klikamy prawy przycisk myszy wybieramy Import to Game. Otwiera nam się okno, w którym wyszukujemy potrzebne nam tekstury. Zaznaczamy je wszystkie i klikamy od. Program teraz zaimportuje tekstury do wybranego przez nas folderu. Link do tekstur znajdziecie pod filmem. Tekstury są już zaimportowane. Zapiszmy nasz projekt. Klikamy Save All, Save Selected. Teraz stworzymy sobie materiał naszej ziemi. Klikamy prawy przycisk myszy w pustym polu i wybieramy z listy materiał. Nazywamy go Ziemia. Klikamy w niego dwa razy. Otwiera nam się okno naszego materiału. Powiększmy widok na cały ekran, prawy przycisk myszy i przesuwamy trochę w bok. Otwieramy Content Travel, zaznaczamy tekstury ziemi i przeciągamy je na okno naszego materiału. Ustawiamy jedną pod drugą. Tą teksturę łączymy do Base Color, tą do Specular, tą do Normal Map. Klikamy w puste miejsce i trzymając jeden na klawiaturze klikamy lewy przycisk myszy. Zaznaczamy stworzony przez nas parametr i po lewej stronie programu w zakładce Material Expression Constant polu Value wpisujemy 1 i łączymy go z Roughness. Teraz chcielibyśmy zrobić tak, żeby w miejscu, gdzie na naszą Ziemię nie będzie padało światło słoneczne, będzie widać noc i światła z Ziemi. Więc klikamy prawy przycisk myszy i wpisujemy syk Y. Wybieramy z listy Sky Atmosphere Light Direction. Ponownie klikamy prawy przycisk myszy i wpisujemy Vertex. Wybieramy Vertex WS. Z kanału Sky Atmosphere przeciągamy połączenie i upuszczamy w pustym miejscu. Wpisujemy DOT i wybieramy DOT Pro. Vertex Normal łączymy do P. Przeciągamy linkę i upuszczamy. Wpisujemy MO i wybieramy Multiply. Przytrzymując jedynkę na klawiaturze klikamy prawy przycisk myszy. W polu balułem wpisujemy minus 1 i łączymy do B Multiply. Z Multiply ponownie przeciągamy linkę i upuszczamy. Wpisujemy PO i wybieramy POWER. Duplikujemy POWER. CTRL kopiuj, CTRL V wklej. Przeciągamy trochę wyżej i podłączamy naszą teksturę. Duplikujemy Multiply i podłączamy Power do tekstury pod A i ten Power pod B. Wszystko podłączamy do emisji Color. Klikamy w lewym górnym rogu Apply oraz Save i możemy zminimalizować okno. W Outliner po prawej stronie programu zaznaczamy naszą ziemię. Wytamy stworzony przez nas materiał i przeciągamy go na naszą sferę. Zaznaczamy pole obrotu obiektu i przeciągając dolnym suwakiem ustawiamy teksturę tak jak nam się podoba. Zapiszmy nasz projekt. Przechodzimy w Outliner na obiekt chmur, włączamy jego widoczność. Stworzymy teraz materiał dla chmur. Więc w pustym miejscu naszego folderu klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy materiał. Nazywamy go chmury. Otwieramy okno tego materiału i przeciągamy do niego teksturę chmur. Klikamy prawy przycisk myszy i wpisujemy sykl Y. Wybieramy Sky Atmosferę Light Direction. Klikamy prawy przycisk myszy i wpisujemy Vertex. Wybieramy Vertex Normal WS. Przeciągamy linkę ze Sky Atmosphere. Wpuszczamy w tym miejscu i wpisujemy Dot. Wybieramy Dot Produkt. Vertex Normal podłączamy pod B, zaznaczamy główny panel naszego materiału i po prawej stronie programu w zakładce Detail zaznaczamy t w polu Blend Mode wybieramy Translucent. Teraz ciągniemy linkę od Dot, Produkt i upuszczamy, wpisujemy O. wybieramy Multiply. Teksturę podłączamy do A i wszystko do Opacity, tutaj pojawiają się chmury, na razie są czarne. Zapomniałam o tym, podłączmy to pod P w Multiply. Teraz zmienimy kolor chmur. gór. czwórkę na klawiaturze i klikamy lewy przycisk myszy. Klikamy dwa razy w tym miejscu i otwiera nam się okno do zmiany koloru. Ten suwak przeciągamy na samą górę. Klikamy OK. Klikamy prawy przycisk myszy, wybieramy z listy Convert to parametr. Konwertujemy, nazywamy kolor chmur. Podłączamy pod emisywę kolor. Teraz nasze chmurki są realistyczne. Klikamy Apply, Save i możemy wyłączyć to okno. O Outliner wybieramy obiekt chmur. Otwieramy Content Driver i przeciągamy utworzony przez nas materiał chmur na obiekt. Pojawiły się nam chmurki nad ziemią. Zapiszmy projekt. Zmieniamy widoczność naszej sceny na normalne światło. Widzimy tylko chmury, ponieważ na scenie nie mamy żadnego źródła światła. Dodajemy słońce. Zobaczmy jak prezentuje się nasza scena. Zmieńmy pozycję Słońca. Łapiemy i przeciągamy sobakami obrotu. W miarę, jak zmieniamy pozycję Słońca, widzimy jak oświetla ono naszą Ziemię i Księżyc. Ustawmy Słońce tak, jak nam się podoba. Możemy też zmienić pozycję chmur. Teraz wyłączymy widoczność Ziemi i Chmur, wybieramy Obiekt Atmosfery, Content driver. prawy przycisk myszy wybieramy Material i nazywamy go Atmosfera. Otwieramy okno Materiału. W zakładce Details po lewej stronie okna w polu Blend Mode wybieramy translisę. zaznaczamy t trzymając klawisz 4 klikamy lewy przycisk myszy. Klikamy dwa razy i przesuwamy drugi suwak do samej góry. Klikamy OK. Konwertujemy na parametr. Nazywamy kolor atmosfery. Podłączamy pod Base Color. Prawy przycisk myszy i wybieramy Fresnel. Przeciągamy linkę i upuszczamy. Wpisujemy PO i wybieramy Power. Z Power przeciągamy linkę i upuszczamy. Wpisujemy My i wybieramy Multiply. Nasz parametr z kolorem atmosfery podłączamy pod A, a Power pod B. Multiply podłączamy do Opacity. Klikamy Apply, Save. Teraz klikamy parametr koloru atmosfery. Dobieramy kolor jaki nam się podoba. Apply, Save i zamykamy okno. Łapiemy utworzony przez nas materiał i przenosimy go na obiekt Atmosfera. Zapisujemy projekt. Włączamy widoczność chmur i ziemi. Teraz zajmiemy się Księżycem. Zaznaczamy Księżyc, otwieramy Content Drawer, przechodzimy do folderu Kosmos. Teraz prawy przycisk myszy w pustym miejscu i wybieramy New Folder. Nazywamy go Księżyc. Importujemy teksturę gry do projektu. tworzymy materiał księżyc. Otwieramy okno materiału podwójnym kliknięciem. Przenosimy teksturę księżyca do naszego materiału. Podłączamy ją do Base Color. Przytrzymujemy jedynkę na klawiaturze i klikamy lewy przycisk myszy. W polu Value wpisujemy 1. Podłączamy do Roughness. Apply Save i zamykamy okno. Przyciągamy materiał księżyc na obiekt, tylko nie teksturę, tylko materiał. Ustawiamy go w takiej pozycji, jakiej nam się podoba. Teraz przechodzimy na Directional Light i ustawiamy Słońce w odpowiadającej nam pozycji. Zapisujemy projekt. Przechodzimy do folderu Kosmos. Ponownie tworzymy nowy folder i nazywamy go Gwiazdy. Podwójnym kliknięciem otwieramy ten folder. Importujemy teksturę gwiazd. Tworzymy nowy materiał, nazywamy go Gwiazdy. Otwieramy okno naszego materiału. W Details, zakładka Material, zmieniamy pole Blend Mode na Translucent i zaznaczamy pole Decided. Przenosimy teksturę gwiazd do okna materiału. Trzymając jedynkę na klawiaturze, klikamy lewy przycisk myszy. W polu waluę wpisujemy 0,2. Ciągniemy linkę z tekstury, upuszczamy. Wpisujemy my U i wybieramy Multiply. Podłączamy to do B. Z Multiply przeciągamy linkę i upuszczamy. Wpisujemy ADD. D -d. Wybieramy add. Multiply podłączamy pod B. Klikamy prawy przycisk myszy w wolnym miejscu. Wpisujemy SKY. Wybieramy Sky Atmosferę Lighting Direction i podłączamy do Add Wszystko podłączamy do Opacity Apply Save Minimalizujemy okno Wyłączamy widoczność Ziemi, Chmur i Atmosfery i przyciągamy materiał gwiazdy Ups! Nic nie widać Wpiszmy tutaj 1 Apply Save Hmm, coś nie pykło. Zapiszmy projekt. O no tak. Musimy przeskalować. Wpiszmy 2000 we wszystkie osie. Sprawdźmy jeszcze raz materiał. Już wiem. Ustawiłam przejrzystość materiału. A on nie powinien być przejrzysty. Podłączamy wszystko do spekular i zobaczymy. Apply, save i minimalizujemy. Działa! Możemy teraz zmienić pozycję gwiazd. Zmieńmy pozycję słońca. Zauważcie, że widoczność gwiazd jest uzależniona od tego, ile światła słonecznego na nie pada. Jest to bardzo przyjemne. Teraz możemy się tym pobawić i ustawić tak jak nam się podoba. Tak więc przybrnęliśmy przed sceny. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli podobał Ci ten poradnik kliknij łapkę w górę. Teraz jeszcze zapiszmy projekt. Możemy go jeszcze dopracować więc zmieńmy teraz kolor atmosfery. W Outliner wybieramy obiekt atmosfera, w zakładce Material klikamy dwukrotnie na ikonę materiału, Otworzyło nam się okno materiału atmosfery. Klikamy tu dwukrotnie i możemy zmienić kolor na taki, jaki nam się podoba. Zmieńmy jeszcze intensywność światła słonecznego. Wybieramy Directional Light i w zakładce Light w polu Intensity wpiszmy 1. Światło stało się trochę ciemniejsze. Możemy teraz zmienić kolor światła słonecznego. Klikamy Light Color i wybieramy kolor, jaki chcemy. Klikamy OK. Zapisujemy projekt. Przeskalujmy sobie jeszcze gwiazdy, na przykład na 2,5 tysiąca, wszystkie 8. Teraz jest super. Możecie pobawić się według własnego uznania. Dopasujcie swoje projekty tak, jak Wam się podoba. W tym poradniku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was na następny, w którym pokażę Wam, jak zrobić kilka ujęć filmowych na naszej scenie. Do następnego. Pa!